W tym odcinku będziemy rozwiązywać równania pierwiastkowe zawierające pierwiastki drugiego lub nawet wyższego stopnia. Spróbujemy też zrozumieć ciekawe zjawisko związane z tymi równaniami. Pokażę, o co chodzi. Mam równanie… pierwiastek kwadratowy z x równa się 2 razy x minus 6. Zobaczycie, że rozwiązując równania pierwiastkowe, będziemy chcieli wyodrębnić choć jeden pierwiastek. Tu jest tylko jeden. Mając go już po jednej stronie równania, tu już mamy sam pierwiastek z x po lewej stronie, możemy podnieść obie strony do kwadratu. Zróbmy to teraz. Przepiszę to wszystko. Po podniesieniu do kwadratu uzyskamy 2x minus 6 kwadrat. Wydaje się, że tak można. Skoro to jest równe temu, to kwadrat tego powinien być równy kwadratowi tego. Kontynuujmy. Podnosząc pierwiastek z x do kwadratu, uzyskacie po prostu x. Mamy więc x równa się… to do kwadratu jest równe 2x podniesione do kwadratu, czyli 4x kwadrat, bo potęguje całość. Teraz mnożymy te czynniki to minus 12x i mnożymy je przez 2. Wychodzi minus 24x, a minus 6 do kwadratu to plus 36. Jeśli przejście od tego do tego było dla Was trudne, powtórzcie sobie mnożenie wielomianów, dwumianów, a zwłaszcza podnoszenie do kwadratu. Tak czy owak to do kwadratu równa się to. W środku mamy minus 2 razy iloczyn tych dwóch. Iloczyn to minus 12x razy 2 to minus 24x, a te są do kwadratu. Do takiej postaci uprościło się nasze równanie. Co będzie, gdy od obu stron odejmiemy x? Odejmuję. Po lewej stronie mamy 0, a po prawej pojawia się 4x kwadrat minus 25x plus 36 Równanie pierwiastkowe stało się typowym równaniem kwadratowym. Dla ułatwienia, by nie dzielić na czynniki pierwsze, skorzystajmy ze wzoru. Wzór na pierwiastki równania kwadratowego mówi, że x może być równe minus b, czyli minus minus 25, a więc plus 25, plus lub minus pierwiastek kwadratowy z 25 do kwadratu, to jest 625, minus 4 razy a, czyli 4, razy c, czyli 36. I to wszystko dzielimy przez 2 razy 4, przez 8. Wyciągnijmy kalkulator i obliczmy, ile to jest. Wyciągam kalkulator. Zatem mamy… 625 i minus… Zobaczmy, to będzie… 16 razy 46. Odejmuję to i mam… 49… świetnie, kwadrat. A pierwiastek z 49 to 7. Wrócę do zadania. To uprościło się do 49. x równa się 25 plus lub minus pierwiastek z 49, czyli 7, i dzielimy przez 8. Są dwa rozwiązania. Dodając 7… Uzyskamy x równa się 25 plus 7, czyli 32. A 32 podzielić przez 8 daje 4. Drugie rozwiązanie. Napiszę innym kolorem. x równa się 25 minus 7, czyli 18, podzielić przez 8. 8 mieści się w 18 dwa razy, reszta 2... Więc jest to równe 2 i 2 ósme, inaczej 2 i 1 czwarta i jeszcze inaczej 2,25. A teraz pokażę Wam ciekawe zjawisko. Włączcie pauzę i zastanówcie się, gdy je pokażę, a potem wyjaśnię, czemu występuje. Sprawdźmy, czy nasze rozwiązania pasują. Najpierw x równy 4. Wtedy pierwiastek z 4 powinien być równy 2 razy 4 minus 6. Pierwiastek arytmetyczny z 4 to… plus 2. 2 powinno być równe 2 razy 4, czyli 8 minus 6. Zgadza się. Zatem 4 pasuje. Zróbmy to samo z 2,25. Powinniśmy teraz wyciągnąć pierwiastek arytmetyczny z 2, przedłużę znak pierwiastka. Pierwiastek arytmetyczny z 2,25 ma być równy 2 razy 2,25 minus 6. Może umiecie obliczyć to w pamięci? Może wiecie, że pierwiastek z 225 to 15, więc pierwiastek z 2,25 to 1,5, ale sprawdźmy to na kalkulatorze. 2,25 pierwiastek zgadza się. Pierwiastek arytmetyczny to 1,5. Jest i drugi pierwiastek, ale wpiszmy 1,5. I to ma być równe 2 razy 2,25, czyli 4,5 minus 6. Czy tak jest? Z tego wynika, że 1,5 jest równe minus 1,5. To nieprawda. 2,25 nie spełnia tego równania pierwiastkowego. Jest tak zwanym obcym pierwiastkiem równania. 2,25 jest pierwiastkiem obcym. I tu mamy dylemat. Dlaczego wyszło nam 2,25? Wszystko robiliśmy jak trzeba. Korzystając ze wzoru, wyliczyliśmy 2,25. No właśnie. A po podstawieniu wyszło, że 1,5 równa się minus –1,5. Zrobiliśmy gdzieś coś, co dało niepasujące rozwiązanie. Kolejna podpowiedź. Spójrzmy tutaj. Okaże się, że tu oba rozwiązania są prawidłowe. Sprawdźcie to później sami. Podstawcie 2,25 i będzie się zgadzać. Podstawcie też 4. Okaże się, że jedno i drugie pasuje. Oba to pierwiastki równania. Podniesienie do kwadratu sprawiło, że równanie trochę się zmieniło. To równanie nieco różni się od tego. Co tu się dzieje? Można o tym myśleć na dwa sposoby. Żeby cofnąć się od tego równania, do tego wyciągamy pierwiastek. Dokładniej pierwiastek arytmetyczny z obu stron. A można by przecież wziąć pierwiastek ujemny. Tutaj wyciągamy pierwiastek arytmetyczny, aby wrócić od tego. Niech to będzie jasne. Dla tego równania już wiemy, że oba rozwiązania, pierwiastek i pierwiastek obcy, spełniają to równanie. Ale tylko jeden pierwiastek spełnia pierwsze. Zapiszę równanie spełniane przez oba. Ciekawy problem. Pozwala lepiej zobaczyć, co się dzieje, gdy wyciągamy pierwiastek arytmetyczny. I dlaczego, podnosząc obie strony do kwadratu, tracimy lub zyskujemy pewne informacje? To można zapisać jako… Można zapisać, że x równa się 2x minus 6 do kwadratu. To jedna uzasadniona interpretacja. Ale istnieje druga, zupełnie inna, także uzasadniona. To może być również… może być x równa się minus 1 razy 2x minus 6 i to do kwadratu. Czemu obie wersje są pełnoprawne? Gdy podniesiemy –1 do kwadratu, minus zniknie. Te stwierdzenia są równoważne. Można to zapisać inaczej. Można zapisać, że x równa się… Mnożymy to przez –1. Mamy minus –2x plus 6, albo 6 –2x do kwadratu. To są dwa sposoby przedstawienia, dwa sposoby zapisania tego. Kiedy wyciągaliśmy pierwiastek, można o tym myśleć dwojako. Podnosząc do kwadratu, założyliśmy, że to jedyna interpretacja, lecz była też druga. Znaleźliśmy dwa rozwiązania, ale tylko liczba 4 spełnia tę wersję. Mam nadzieję, że rozumiecie. Myślimy tylko o pierwiastku dodatnim. Nie uwzględniamy ujemnego, bo wyciągamy z obu stron równania pierwiastek arytmetyczny. Można też na to spojrzeć. Przepiszę równanie. Piszę tutaj. Z początku mieliśmy pierwiastek z x równa się 2x minus 6. Ustaliliśmy, że rozwiązaniem jest 4, ale 2,25 już nie. Byłoby nim, gdybyśmy powiedzieli, że oba pierwiastki z x są równe 2x minus 6. Podstawcie. 2,25 jest prawidłowym rozwiązaniem. Gdy weźmiemy ujemny pierwiastek z 2,25 to będzie równe 2 razy 2,25, czyli 4,5 minus 6, czyli minus 1,5. To jest prawda. W wersji dodatniej x jest równy 4. Stąd dwa rozwiązania, a gdy podniesiemy to do kwadratu, może tak będzie łatwiej podnosząc to do kwadratu. Podnosząc do kwadratu, uzyskujecie równanie, które spełniają oba rozwiązania. Może wydało się to wam niejasne. Nie chcę wam mącić w głowach. Rozwiązując równania pierwiastkowe, pamiętajcie… Pierwiastek na jedną stronę… kwadrat, rozwiązujemy, może być więcej niż jeden wynik, podstawiamy. Te, które nie pasują, to pierwiastki obce. Starałem się wyjaśnić, dlaczego się pojawiają. Może już czujecie, że w tym równaniu z pierwiastkiem kwadratowym z x pierwiastek obcy byłby dobry, gdyby dopuścić plus-minus pierwiastek z x, a nie tylko pierwiastek arytmetyczny.